Niemieckie badanie G26 musisz wykonać, jeżeli nosisz aparat oddechowy powyżej pół godziny dziennie. Nie dotyczy to aparatu służących do ucieczki lub do jakichś celów ratunkowych. Także badanie G26.